Czy warto, abyś się odwoływał od badań za jazdę po alkoholu? Oczywiście badania były przeprowadzone w WOMP-ie. Jak ewidentną przyczyną orzeczenia negatywnego był brak rocznej abstynencji alkoholowej. Zapytanie mojego widza. Witam. W 2015 odebrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem. Wyrok sądu dostałem w grudniu tegoż to samego roku. Sprawa odbyła się zaocznie. Odebrano mi uprawnienia na rok bez ponownego egzaminu. Po upływie tego roku, dostałem ze starostwa skierowania na badania psychologiczne i lekarskie i badań psychologicznych nie przeszedłem, ponieważ pani doktor stwierdziła, że podejrzewa, że w przyszłości mogę mieć problem z alkoholem. I na podstawie tych swoich podejrzeń wydała mi decyzję negatywną i po odwołaniu decyzja była taka sama. Natomiast Pani doktor przy badaniu odwoławczym powiedziała, że żaden lekarz nie wyda decyzji pozytywnej bez terapii. Zapisałem się więc na taką, uczęszczałem przez pół roku i z otrzymanym zaświadczeniem po odbyciu półrocznej terapii, umówiłem się na kolejną wizytę u psychologa, którą przeszedłem pozytywnie i z tym wynikiem umówiłem się na badania do WOMP-u. Wyniki badań typu krew, cukier, równowaga, słuch, wzrok, wszystkie wyszły dobrze, lecz kolejna Pani doktor powiedziała, że potrzebuje konsultacji psychiatrycznej, a po tejże konsultacji otrzymałem decyzję negatywną. Yy, pojechałem do WOMP-u w celu uzyskania informacji, jaki był powód odmowy i okazało się, że psychiatra, który mnie badał, żąda ode mnie rok abstynencji i nawet mnie w sumie nie poinformował o tym podczas badania. Chce się odwołać? Czy poleca Pan jakąś instytucję? Mam do wyboru osławiony Sosnowiec, Łódź, Lublin, Warszawa. I czy jest jakiś inny sposób, aby udowodnić lekarzom, że jeżeli ma się przed sobą wyniki badań, tak jak ci lekarze stwierdzili wyśmienite, czy jest sposób, aby udowodnić swoją abstynencję? Proszę o szybką odpowiedź, bo tracę już nadzieję. No i odpowiadając tutaj krótko, jak widz prosi, no, niestety rok udokumentowanej abstynencji alkoholowej to jest rok abstynencji, to jest 12 miesięcy, to nie jest 6 miesięcy, to nie jest pół roku. Rozwiązanie wydaje mi się proste. Yy, dokończyłbym terapię w poprzednim ośrodku, tam, gdzie już tego widza znają. Teoretycznie yy, za tym świadczą dobre wyniki, ale jaki tak naprawdę będzie, <grywka> to się dopiero okaże. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Natomiast Prywatnie uważam, że odwołanie jest po prostu zawracaniem głowy, stratą pieniędzy, ale jak masz na to ochotę, to takie jest twoje prawo. Oczywiście mówię o odwołaniu w tej konkretnej sytuacji. Także na tym kończę. Mówił Darek Krasiński z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to kliknij w to kółeczko. Zasubskrybujesz wtedy mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Jeżeli interesuje Cię kolejny filmik o podobnej tematyce, tutaj kliknij w ten kwadracik i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.